Umiecie wchodzić do obiektowych modeli dokumentów stron i zmieniać je. Moglibyście to robić godzinami. Ale po co, gdy można stworzyć stronę za pomocą HTML i będzie to reakcja na zdarzenia użytkownika? Dlatego JavaScript jest takim świetnym narzędziem. Możecie tworzyć interaktywne pokazy slajdów reagujące na kliknięcia myszką. Możecie tworzyć rozmaite gry reagujące na wciskanie klawiszy albo na ruch myszki, gdy użytkownik celuje w ptaka. Możecie przyjmować opinie użytkownika, gdy wypełnia ankietę. Możecie tworzyć stale ładujące się galerie reagujące na przewijanie. To jest możliwe dzięki nasłuchowi zdarzeń na stronie internetowej. Użytkownik coś robi, na przykład klika w przycisk, a przeglądarka uruchamia zdarzenie kliknięcie. W programie jest już funkcja na słuchu tego zdarzenia. Przeglądarka przywołuje tę funkcję, czyli zaprogramowane w JavaScript to, co ma się zdarzyć. Tak to z grubsza działa. Pokażę, jak to zaprogramować na stronie.